In a future where I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark... Jak to się mogło stać? Jeszcze dzień wcześniej było wszystko okej. Okay, gdzie popełniłem błąd? Doki Doki, kebab, zrób Doki Doki, zrób DDSE. Następny odcinek chciałbym z Doki Doki. Dupa w kroki, zrób Doki Doki. Wszystko fajnie, ale nawet nie znam tej gry. Dobra, posiedzę tu kilka minut i coś wykombinuję na odcinek. Tak jak w Wujek Bogse. zrób byle co, mów byle co i rozciągnij to do 3 minut. Widzowie są jak psy, zjedzą wszystko. Tak ogólnie, to co jest fajnego w symulatorze randkowym? Zero rozgrywki... Sam tekst. Na dodatek postaci tu wyglądają jak żywce wyciągnięte z koreańskiego anime. Masakra. Cześć, jestem Sayori. Idziemy razem do szkoły? Kim ty kur... A, dobra. Pisze tu, że podobno jesteś moją sąsiadką. Już od dawna. Do tego jesteś nadpobudliwa, wesoła, głośna i wiecznie głodna. Bliżej ci do amerykanki niż do koreanki, wiesz? A jednak jest na odwrót. Zabawny jesteś. Mam takie pytanie. Czy zastanowiłeś się już do jakiego klubu dołączysz? Nie. Czekaj, co kurwa? Ach, ty i te twoje anime. Chodźmy już do szkoły. Siedząc na lekcji, skupiałem swoją całą uwagę na ścianie, która wydaje mi się być bardziej interesująca niż nauczyciel. Czemu ja się tym nie dziwię? O hej, moje duże jaja. Genialny nick wybrałem. Zastanowiłeś się już nad wyborem swojego klubu? Nie. Boże, jak nisko musiałem upaść bo jest pewien problem. Jaki? No wiesz, no nie wiem. Bo ja powiedziałam swoim członkom, że kogoś przyprowadzę i myślałam, że tą osobą będziesz ty. Super! No przynajmniej chodź ze mną, zobaczyć, jak tam jest. A mam wybór? O, no okej. Okay. Więc to jest e, mój klub. Klub literacki. Myślałem, że takie rzeczy tylko w horrorach. Ej, Sayori, po co tu przyprowadziłaś tego chłopaka? To nasz nowy klubowicz. Och, naprawdę? Nowy członek? Tak, to nasz nowy kolega. Będzie to z nami przychodził po lekcjach. Ale laski. Ach, gdzie moje maniery? Przedstawić ci klubowiczów. To jest Natsuki. Dla ciebie pani Natsuki. To jest Juri. Mało mówi. Dużo czyta i takie tam. Hej, trzy super laski. Ja walę. Witaj, jestem Monika, założycielka i przewodnicząca tego klubu. Pamiętasz mnie, co? Niezbyt. Znacie się? Tak, znamy się z moje duzy jaja. Ja i moje duże jaja chodziliśmy razem do poprzedniej szkoły. Siedzieliśmy w jednej ławce. To jak? Będziesz należał do naszego klubu? Będziemy czytać książki, pić herbatę i jeść ciastka Nie brzmi zachęcająco, a. ale to już tak. Będę. Jej, żeby się lepiej poznać, niech każdy z Was napisze jakiś wiersz czy coś. Jutro sobie poczytamy. Okej, okay. w jednej klasie z czteroma laskami. Niesamowite. Jeszcze nigdy mi się tak dobrze odcinka nie robiło. Nawet nie wiem, jak go nazwę. One Kebab and Friggers? Jutro to się będzie działo. Okej, okay, poczytajmy sobie nasze wiersze. Jak chce zacząć. O, no dobrze. Dobrze to wam zaraz będzie. Pora na arcydzieło godne Nobla. Szymbolska może mi obciągnąć. Uwaga, uwaga. Co się podziało z tymi parodiami, które potrafiły być zabawne, bez obrazków, pęcie i wulgaryzmów? Jeżeli to śmieszy obecnych bywalców YouTube'a, to znaczy, że społeczeństwo okropnie się cofnęło. Lub odbiorcami są mentalne gimbusy. Dość oryginalne. Nie pytaj skąd to wziąłem, bo stracicie do mnie reszki szacunku. To miał być według ciebie poemat? Tak. Złaś, ja wam zaraz pokażę, co to jest dobry wiersz. <śmiech> Orły mogą szybować. Małpy mogą się wspinać. Świerszcze mogą skakać. Konie mogą się ścigać. Sowy mogą polować, gepardy mogą biegać, orły mogą szybować, ludzie mogą próbować, ale nic poza tym. Mam nadzieję, że rozumiecie przekaz. Bardzo piękny utwór, to może teraz Yuri. Świat jest bezcelowy, życie to ból, ludzie umierają, bo kogo to obchodzi. Czasami chce to skończyć, nikt nie widzi tego, że cierpię, że płaczę że chowam się w sobie, że no i co wszystko. <grystanie> Widzę, że humor dopisuje. Teraz ja, Achem. jestem głodna, to teraz kolej na mnie. Kot Miałek, kot Miałek żył sobie w domu, wszyscy kochali kota Miałka, nie wyobrażali sobie życia bez kota Miałka. Lecz raz kotek Miałek zginął. Czy to tragedia? Nie do końca. W domu kota Miałka dalej jest tak samo. Zabawnie, momentami smutno. Nikt już nie myśli o kocie Miałku. Masz coś na sumieniu, tak? <śmiech> nie. A teraz pora na poradę Moniki. Kiedy będziecie postawieni przed trudnym wyborem, wybór ten może mieć duży wpływ na dalsze wasze życie. Więc wybierajcie je z głową. I nie zapominajcie zapisać gry, bo w tym przypadku mu... o czym ja mówię. Po prostu myślcie dwa razy, zanim coś zrobicie. Mamy jeszcze coś do was. Niedługo będzie festiwal i trzeba się przygotować, by przedstawić nasz klub. Natsuki niech się zajmie jedzeniem. Yuri zajmie się dekoracją, a ja z Sayori zrobimy ulotki i plakaty. A co z moje duże jaja? Co on będzie robić? Hmm, może komuś pomóc, jak chce, tylko komu a to teraz pora na mój wkład. Komu pomóc? Kurde, jak one się w ogóle nazywały? Ty ja nie wiem. Chciałbym pomóc tej wysokiej, przewodniczącej. Tylko jak ona miała... Dobra, ryzyk fizyk. Yuri. A więc, wybrałeś Yuri. Może zarucham. Mnie? Ta, mogę sobie pomarzyć. To nie fair. Co nie fair? Że on wybrał ciebie. A co? Może ty chciałabyś z nim spędzić czas w niedzielę? Nie, po prostu przydałby mi się ktoś do pomocy, wiesz? Jesteś samolubna. Tak? Wiesz? Ty, ty... Ej, laski, przystajmy. On wybrał Yuri i niech z nią idzie. Najważniejszy jest festiwal, tak? Da. To świetnie, że już wszystko okej. Okay. A na jutro znowu przynieśmy wiersze nowe. Dobrze. Te dziewczyny się nawet o mnie kłócą. To będzie genialny tydzień. Do niedzieli. Ej, gdzie jest Sayori? Niedługo festiwal. Nie wiem, chyba w domu. Nie odbiera od nikogo. W ogóle ona ostatnio dziwnie się zachowuje. To śmieszne, ale powoli mi na niej zależy. Ej, idę po nią. Dobra, ale się nie spiesz. Nie chcę, abyś się zmęczył. Okej, okay, okej. Okay. Czy ja mogę tak wejść? Oczywiście, przecież nic się nie stanie. Wejdę tam, pogadam z nią i pójdziemy na festiwal. Przecież nic z jej nie Co jest, kurwa? Jak to się mogło stać? Jeszcze dzień wcześniej było wszystko ok, gdzie popełniłem błąd. Co się stało? Co ja teraz zrobię? I nie zapominajcie zapisać gry. Zapis, no tak.